Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie Przepraszam Was za mój głos Ale zachorowałam drugi raz w ciągu tego miesiąca I nie mogę się tego choróbska pozbyć Ale to nieważne e, Nagrałam ten makijaż właśnie dla Was A specjalnie dla jednej mojej widzki Która mnie o to poprosiła e, I mam dla niej e, specjalną wiadomość Natomiast, e, kochana Może zacznijmy tak jeśli masz jakiś problem, to możesz do mnie pisać, mailowo czy jakkolwiek tam się chcesz ze mną skontaktować. I każda inna osoba, która ma na to ochotę, żeby się wygadać, również może do mnie napisać. I ja postaram się jakoś Wam pomóc albo ewentualnie wesprzeć dobrym, dobrym słowem, jeśli będę mogła. No więc kochani, bardzo mega prosty makijaż przy użyciu jednej palety, makijaż taki długotrwały, który będzie się trzymał od rana do wieczora, także jeśli macie ochotę zobaczyć jakich produktów użyłam, to zapraszam. Poproszę również o kciuki w górę, jeśli Wam się podoba, o komentarze, do subskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze nie jesteście moimi sub subskrybentami i zapraszam do odwiedzania mojego Instagrama. No to do zobaczenia!